Mamy obliczyć wartość y, wiedząc, że minus pierwiastek sześcienny z y równa się 4 pierwiastki sześcienne z y, dodać 5. Najprościej będzie wyodrębnić pierwiastek sześcienny po jednej stronie równania i wtedy obliczyć y. Spróbujmy wyodrębnić pierwiastek. Najłatwiejszy sposób, aby wszystkie pierwiastki znalazły się po lewej, to odjąć 4 pierwiastki sześcienne z y od obu stron równania. No to odejmijmy. Odejmijmy 4 pierwiastki. 4 pierwiastki sześcienne z y od obu stron równania. 4 pierwiastki sześcienne z y od obu stron. Po lewej stronie. Po lewej stronie jest już jeden ujemny pierwiastek sześcienny z y, więc jeśli odejmiemy od niego 4 pierwiastki, to razem będzie minus 5 pierwiastków sześciennych z y. To lewa strona a po prawej te dwa wyrażenia się zerują. I taki był cel tego odejmowania. Usuwamy i zostaje nam samo 5. Zostaje nam tylko ta piątka. Aby ostatecznie wyodrębnić pierwiastek sześcienny z y, podzielmy obie strony równania przez minus 5. Dzielimy obie strony przez minus 5. To się zeruje, o to chodziło, i zostaje nam Pierwiastek sześcienny z y równa się 5 dzielone przez minus 5, czyli minus 1. Skoro pierwiastek sześcienny z y równa się minus 1, to najłatwiej uzyskać y, podnosząc obie strony równania do potęgi trzeciej. To równanie mówi dokładnie to samo, co równanie… to dokładnie to samo, co y do potęgi 1 trzecia równa się minus 1. To dwa sposoby zapisania tego samego. Zamiast pierwiastka potęga 1 trzecia. Jeśli podniesiemy to równanie do potęgi trzeciej, obie strony tego równania do potęgi trzeciej, to tak jakbyśmy podnieśli to równanie do potęgi trzeciej. Obie strony tego równania. Mamy tu y do potęgi 1 trzecia do potęgi trzeciej, a więc y do potęgi 1 trzecia razy 3, czyli y do potęgi pierwszej. I o to chodziło. Pierwiastek trzeciego stopnia z y do trzeciej to po prostu y, czyli z lewej mamy y, a z prawej 1 do trzeciej. Minus 1 razy minus 1 równa się 1 i jeszcze raz minus 1 to minus 1. Mamy odpowiedź y równa się minus 1. A teraz to sprawdźmy. Wróćmy do początkowej formy równania. Do początkowego równania podstawiam 1 w miejsce y i uzyskuję minus pierwiastek sześcienny z minus 1 musi się równać 4 pierwiastkom sześciennym z minus 1 dodać 5. Sprawdźmy, czy strony są równe. Pierwiastek sześcienny z minus 1 to minus 1, bo minus 1 do potęgi trzeciej to minus 1. A więc minus minus 1 musi się równać 4 razy pierwiastek sześcienny z minus 1 to minus 1 dodać 5. Minus minus 1 to 1, więc 1 ma się równać 4 razy minus 1, to minus 4 dodać 5. To prawda, minus 4 dodać 5 to 1, więc rozwiązanie jest prawidłowe.